Tworząc programy często zachodzi potrzeba wielokrotnego wykorzystania takiego samego lub podobnego fragmentu kodu w różnych miejscach. W tym celu korzystamy z funkcji zarówno tych wbudowanych w jakiś język lub bibliotekę, jak też tych definiowanych przez nas. Wywołując jakąś funkcję, na przykład pisząc print od x, odwołujemy się do takiego kawałka kodu i przekazujemy do niego jakieś informacje nazywane argumentami umożliwiające wpływanie na jego działanie. Python pozwala nam na definiowanie naszych własnych funkcji. Definicję funkcji zaczynamy od słowa kluczowego def, po którym podajemy nazwę funkcji, nawiasy, okrągłe i dwukropek. Dwukropek w Pythonie jest znakiem rozpoczynającym blok kodu, czyli grupę instrukcji, w tym wypadku składających się na naszą funkcję. Do wcinania kodu możemy używać zarówno spacji jak i tabulatorów. Ważne jest natomiast, aby nie mieszać tych dwóch sposobów. Dla Pythona wcięcie przy pomocy X-tabulatorów będzie czym innym niż dowolne wcięcie przy pomocy spacji. Blok kodu kończy się z momentem powrotu do poziomu wcięcia sprzed jego rozpoczęcia, czyli poziomu wcięcia linii, w której zaczęła się instrukcja zakończona dwukropkiem. W przypadku definiowania funkcji jest to powrót do poziomu wcięcia linii ze słowem kluczowym DEF, Wewnątrz bloku kodu mogą występować kolejne takie bloki, np. dla innych instrukcji ich używających. Ich wydzielanie polega na zwiększeniu poziomu wcięcia na czas ich trwania. Nie mamy klamerek wyznaczających bloki kodu, co niektórzy uważają za dużą zaletę Pythona, inni uważają za jego główną wadę. Funkcję wywołujemy poprzez jej nazwę, po której podajemy nawiasy okrągłe. Jak wiemy funkcje mogą przyjmować też argumenty. Definiując taką funkcję wewnątrz nawiasów okrągłych podajemy rozdzielane przecinkami nazwy zmiennych pod które mają być one podstawione, gdy funkcja zostanie wywołana. W ten sposób możemy parametryzować działanie tego nazwanego kawałka kodu, którym jest funkcja. Wywołując taką funkcję w nawiasach związanych z jej wywołaniem musimy wpisać odpowiednią liczbę argumentów. Jak dotąd nasza funkcja wypisywała wynik swojego działania bezpośrednio na ekran z użyciem funkcji print. Natomiast często chcemy, żeby funkcja mogła zwrócić jakąś wartość do kodu, który ją wywołał, czyli na przykład, jeżeli mamy funkcję, która wykonuje jakąś operację arytmetyczną na swoich argumentach, to na ogół chcemy uzyskać ten wynik i zapisać go w jakiejś zmiennej, aby móc wykonywać na nim dalsze operacje, a niekoniecznie wypisać go od razu na ekran. W tym celu w miejscu, w którym chcemy aby funkcja zakończyła swoje działanie umieszczamy słowo kluczowe return, któremu podajemy wartość jaka ma być zwrócona z funkcji. Jak widzimy wynik operacji wykonanej przez funkcję został zwrócony do miejsca jej wywołania i zapisany w zmiennej, na której możemy wykonać dalsze operacje. Widzimy także, że kod funkcji po słowie kluczowym return nie został wykonany, wykonywanie funkcji zostało przerwane w miejscu wywołania tej instrukcji. Funkcja w Pythonie może zwracać dowolne wartości, na przykład napisy, a nawet wiele różnych wartości. Python pozwala na jawne odwoływanie się do wszystkich nazwanych argumentów funkcji z użyciem ich nazw, pozwala to na podawanie takich argumentów w dowolnej kolejności. Nawet pozornie bezsensowny zapis typu b równa się b ma w takiej sytuacji sens, gdyż b po lewej stronie znaku równości jest nazwą argumentu, czyli nazwą zmiennej w kodzie funkcji, a b po prawej stronie jest nazwą zmiennej w miejscu wywołania funkcji, to są inne zmienne. Python pozwala na ustawianie wartości domyślnych dla argumentów funkcji, czyniąc je argumentami opcjonalnymi. W tym celu w definicji funkcji po nazwie argumentu piszemy znak równości i podajemy wartość, która ma być użyta jako domyślna. Wszystkie argumenty z wartościami domyślnymi muszą być na prawo od argumentów nieposiadających takich wartości. Wywołując taką funkcję musimy podać co najmniej tyle argumentów ile wynosi liczba argumentów bez wartości domyślnych, a każdy kolejny podany argument będzie zastępował kolejny od lewej argument z wartością domyślną. Jeżeli chcemy zmienić wartość tylko wybranych argumentów z wartościami domyślnymi, a te nie są akurat pierwszymi od lewej, to możemy skorzystać ze znanego już mechanizmu odwoływania się w wywołaniu funkcji do argumentów z użyciem ich nazw. Jest to bardzo wygodne, jeżeli funkcja przyjmuje wiele opcjonalnych argumentów. Warto zauważyć, iż z opcjonalnych argumentów mających przypisane wartości domyślne korzystaliśmy już w funkcji print do określania separatorów. Jak wiemy Python przy odwołaniu do nieistniejącej zmiennej generuje błąd, natomiast definiując funkcję możemy użyć w niej zmiennej, która jest w tym momencie niezdefiniowana. Dopiero uruchomienie takiej funkcji może spowodować wypisanie komunikatu o błędzie związanym z niezdefiniowaną zmienną. Jeżeli zmienna ta zostanie zdefiniowana jako globalna, nawet już po zdefiniowaniu funkcji, to zostanie ona użyta. W prezentowanym przykładzie widzimy, że f1 nie korzysta ze zmiennej a, zdefiniowanej wewnątrz f2, którym jest wywoływany, ale potrafi skorzystać ze zmiennej globalnej. Jeżeli definiowalibyśmy funkcję wewnątrz funkcji, bo da się tak robić w Pythonie, sprawa trochę się komplikuje. Stosowny przykład widoczny jest teraz na ekranie. Jak widzimy wygrywa tutaj zmienna definiowana na tym poziomie co funkcja, natomiast nie będziemy omawiać tego przypadku w szczegółach, gdyż jest on dość rzadko spotykany. Taki dostęp do zmiennych globalnych nie pozwala na ich modyfikację. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy użyć słowa kluczowego global w sposób widoczny na ekranie. Na ogół unikamy jednak korzystania ze zmiennych globalnych w funkcjach i staramy się przekazywać wszystkie wymagane parametry poprzez argumenty funkcji.